dobry? Dobrej kupić popcorn? Tak, tak. Poproszę jeden. Hej, nie to jest poprosić podkorku o mnie a, a pani mi przychodzi do czekam na podkork kiedy mi, mi naja na podkorku dziadkowi 我的朋友 by bardzo głodny proszę panią mi zrobić razem? wodać się z Dwa kubki, a mi się akurat bardzo piszcze. Więc na pewno. Dwa kubki, więc na pewno ja je wypiję. Dobra, piję. Jeszcze! Drugi? Dobra, akurat mi się bardzo piszcze. Czy ja mogę jeszcze zamówić popcorn? Proszę panią. To bardzo poproszę. No. Dziękuję. Piąteczka. Dziękuję. Now I know